kojarzycie? Paris Fashion Week, London Fashion Week czy New York Fashion Week? Wyobraźcie sobie, że w modzie ślubnej jest dokładnie to samo. Ostatnio odbył się londyński tydzień mody ślubnej. Ja nie mogłam tam pojechać, ale ode mnie z redakcji pojechały dwie dziewczyny i sprawdźmy, co nam stamtąd przywiozły. Skoro zaczynamy, to przede wszystkim przywiozłyśmy herbatę, bo wiem, że uwielbiasz Greja, więc... Prosto z Londynu. Dziękuję, co prawda liczyłam na dużo informacji, ale skoro zaczynamy od prezentu, to jakby nie mam tutaj z tym żadnego problemu, a herbatkę na pewno wypiję. Ja też się całkiem nieźle przygotowałam, zobaczcie, mamy piątą, no dobra, trochę z cieba, ale mamy herbatę, więc w tym brytyjskim klimacie przez chwilę pozostańmy. Dziewczyny, wróciłyście z Londynu. No jak było, opowiadajcie mi, bo ja umieram z ciekawości. Przede wszystkim nas zaskoczyło najbardziej to, że londyński tydzień mody to nie tylko są pokazy stricte, które odbywają się przez całe dni. oczywiście też tam tak było, natomiast ten tydzień jest połączony z targami, więc oprócz tego, co zobaczyłyśmy na wybiegu, mogłyśmy też zobaczyć to na stoiskach poszczególnych projektantów, poszczególnych domów mody, więc dla nas to była rzeczywiście kopalnia inspiracji, aczkolwiek te targi nie były duże. To było raczej kameralne wydarzenie. Ja myślę, że warto wspomnieć, że są to targi dla profesjonalistów. W związku z czym bardzo fajne było to, że na niektórych stoiskach niektórych projektantów mody były organizowane też takie małe specjalne pokazy mody, dzięki czemu my miałyśmy okazję tak dokładnie przyjrzeć się tym sukniom na modelkach i przyjrzeć się wszystkim tym trendom i detalom. No rzeczywiście, chyba nie opuściłyśmy. Żadnego pokazu. A było nie. tego sporo, prawda? Tak. To było widać w relacjach, które robiłyście na weddingdream.com tak. na Instastory i były takie momenty, kiedy musiałyście się rozdzielić, że jedna z Was leciała na jeden pokaz, a druga na drugi. Dokładnie, a potem nie mogłyśmy się znaleźć. Tak, wbrew temu, że targi nie były duże, to jednak nie było się tam tak łatwo odnaleźć, Biegały się po tych uliczkach. Gdzie jesteś warto. pod drzewem? Ja też jestem pod drzewem, okazało się, że drzewa były w dwóch różnych miejscach. I rozumiem, że to jest jakiś trend dekoracyjny na przyszły rok, skoro drzewa tam się pojawiły. Tak, zdecydowanie, ewidentnie to będzie tak, że te drzewa będą się pojawiały, bo, bo było tych dekoracji drzewnych tam całkiem sporo. Oprócz drzew miałyście szansę zobaczyć, co będzie modne w przyszłym sezonie. niedługo weddingdream.com pojawią się na pewno artykuły o tym, co przyszłe panny młode z 2020 roku powinny wziąć pod uwagę, organizując swój ślub. Także moi drodzy, śledźcie portal, bo tam wkrótce nowinki prosto z Wielkiej Brytanii. E, ja sama będę czytała, <murzanie> muszę się przygotować do kolejnego sezonu waszych ślubów. Zazwyczaj tak jest w życiu, że największą wartością są jednak ludzie i kontakty, które można nawiązać. Czy wam udało się spotkać jakieś wyjątkowe osoby? Tak naprawdę zaczęło się od Justyna Alek. Aleksandra, Aha. czyli no, najpopularniejszego, tak naprawdę jednego z najpopularniejszych projektantów sukien ślubnych. I fantastycznie było móc go poznać. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy że, że go poprosić o to, żeby pozdrowił nasze polskie panny młode. Great. Hi, it's Justin from Justin Alexander He's is saying hello to the Polish Brides. I drugą taką osobą, którą poznałyśmy była Chanel, która um, w Stanach prowadzi programy dla panien młodych plus size. Hello to all the beautiful Kirby Brides in Poland. Nie tylko programy, ona ma dwa albo trzy salony w Stanach tak. dla panien Młodych Plus Size. My miałyśmy przyjemność wziąć udział w wykładzie Chanel na temat panien Młodych Plus Size i tego, jak mhm. z nimi rozmawiać. I mnie strasznie rozbawiło na tym wykładzie, że Panny Młode Plus Size dzieli się na dwie kategorie. Te, które wiedzą, że są Plus Size i te, które o tym nie wiedzą, albo przynajmniej się tego nie przyznają. Czyli tak, e, światowi projektanci, e, orędowniczki Plus Size. Tak. Ale wiem, że była jeszcze jedna bardzo wyjątkowa osoba. Jeszcze wiesz? Jeszcze dwie. Jeszcze dwie. No dobra. Tak, Kasi, to jest moja perełeczka i rzeczywiście ja byłam w ogromnym szoku, bo okazało się, że jeden z wykładowców to jest prowadzący w brytyjską wersję Say Yes to the Dress, natomiast to, co dla mnie najważniejsze, to był projektant sukni ślubnej księżnej Diany. Żywa... we no, ja no, własnej osobie? Tak, we własnej osobie. Żywa osobę. legenda. Żywa legenda. Niesamowity, ciepły, otwarty człowiek. Yy, I też udało nam się z nim zamienić yy, kilka słów i też z przyjemnością pozdrowił nasze polskie panny młode. I want to wish all the Polish bribes and all the fans from CSG's good luck and happy weddings dla mnie obcowanie z człowiekiem który obcował z rodziną królewską w Wielkiej Brytanii no to było coś nie, niesamowitego już bliżej być w już bliżej nie mogło się On dotykał dajany dokładnie tak. czyli tak jakbyśmy znały księcia Harry'ego po prostu żyć nie ubierać Megan, bye bye i ostatnia osoba tak, i to tak naprawdę była największa bomba, i do końca nie wiedziałyśmy, czy nam się uda. Bardzo się starałyśmy. Jak się zorientowałyśmy, że jest pokaz tej osoby następnego dnia na targach, no to nie mogłyśmy sobie odpuścić. A też wiedziałyśmy, że jest w Rzymie, więc sprawdzałyśmy Instagram cały czas, żeby sprawdzić, czy może przypadkiem nie jest w samolocie do Londynu. Tak, i nie się był. przygotować. I jakby do końca samolot Przeszedł z Rzymu do Londynu. Nie. Nie. Trudno nie. powiedzieć, jak tak, to się tak. stało, ale czekałyśmy na pokaz i w pewnym momencie za um, kulis. Wyszedł człowiek, po prostu niósł sukienkę. I tak siedzimy obie. Ola, to jest Randy Fenoli. Jest Randy Fenoli. A Ola, naprawdę? W związku z czym, mimo że targi wcale nie były duże, to za randim przez całe targi przyszłyśmy, pilnując, żeby przypadkiem nie skręcił do uliczki, do której nie powinien, żebyśmy go nie zgubiły. Mm -hmm. I też udało nam się go poprosić o to, żeby panny młode z Polski pozdrowił. Hello beautiful, I'm Rani Fanoli from TLC Say Yes to the Dress and I'm just launched my second season of the Rani Fanoli Bridal Collection and I just wanted to give a big shout out to all my Polish brides. I love you so much. Mua. Wiem, że odwiedziłeś jeszcze jedno bardzo wyjątkowe miejsce. Jest to faktycznie wyjątkowe miejsce, do którego mm -hmm. tak naprawdę jak panna młoda wejdzie, to wyjdzie stamtąd. Ze wszystkim. Z gotowym ślubem. Nie dość, że miejsce jest przepiękne, urządzone w starym budynku. W, w kościele w kościele. W starym kościele, w sensie w, w tym budynku kościele. kiedyś był kościół i w podzielnicach. Kościoła mm -hmm. jest urządzone. Dokładnie. The Wedding Gallery, bo jeszcze nie powiedziałyśmy. Nazwy, the Wedding nazwy. Gallery, dokładnie. Przepiękne łuki, dwupiętrowe, tak naprawdę ogromne pomieszczenie, pomieszczenie. z. Niesamowitą ilością jednych z najpiękniejszych sukien na świecie, które tak naprawdę, na przykład Vera Wang, która tak naprawdę jest dostępna w Europie. tylko i wyłącznie tam w Europie, co zrobiło na nas ogromne wrażenie. Ale oprócz sukienek tam jest po prostu wszystko, czego panna młoda potrzebuje, żeby zorganizować własne ślub i wesele. Tak, oni mają własną pracownię jubilerską, więc jubiler mhm. siedzi tam, jakby to siedzi i tworzy biżuterię. Mają sklep, w którym może pana, para młoda sobie zorganizować listę Prezentów ślubnych. Jak tam wchodzisz, to trochę się czujesz, jak, jakbyś wchodziła na Pinterest. Tam jest bardzo dużo takich Tak, To miejsc, jest taki Pinterest w realu. Dokładnie. <głos> kilka candy barów zagospodarowanych, na przykład uh -huh. z makaronikami dla czy no. Przepiękne miejsce, więc faktycznie jak tam wyszłyśmy, to też poczułyśmy się tak zainspirowane. Można zobaczyć też trendy na przyszły rok, no przeróżne kolory, kwiaty, wszystko to, o, to, o to tam dbają. Starałyśmy się nie przynieść wstydu, ale rzeczywiście trudno nam było czasami powstrzymać piski i takie okrzyki zachwytu, bo... dobrze się chociaż starałyście. Moje drogie, mam wrażenie, że ten wyjazd do Londynu był pierwszy, więc był takim dla Was swoistym testem. Zdałyśmy? Na medal! Jestem z Was super dumna, zrobiłyście piękne relacje i przywiozłyście super materiały. Mam nadzieję, że Wam te historie się bardzo podobają. Jeżeli tak jest, to my z chęcią stworzymy dla Was taką serię z różnych fashion weeków, z różnych miejsc i w Europie i na świecie, bo Nowy Jork wkrótce, więc jeżeli Wy będziecie na tak, to dziewczyny polecą do Nowego Jorku, myślę, że jest taka opcja. Koniecznie zostawiajcie szczególnie dla nich łapki w górę, w komentarzach wpisujcie, co Was by interesowało, co dziewczyn mają sprawdzić w Barcelonie. Yy, powstanie stamtąd trochę materiałów. Mam nadzieję, że wszystkie będą super. Yy, wszystkie tak. Będą. Wszystkie będą super. No i oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Tak jest? No, to do zobaczenia następnym razem. Cheers! <grym> mm. Ale kasowana!